Mówię Ci to, że to jest zło Ja tam byłem w środku w piekle Ja tam byłem w środku w piekle Mówię Ci to, że to jest zło ja tam byłem w środku w piekle Mówię Ci to Cię na dno Twoją linię życia przed mnie nie. Zauważysz jak nowy towarzysz Już za Tobą biegnie Mózg chce I se pomarzysz, że mogło być tak pięknie Muza na szczycie i za na dnie Zawsze pomagała mi podnieść się Kto nie doświadczył jak życie kopie Ten nie zrozumie co przekazuje Tobie Dzisiaj piszę teksty Już się nie zatrzymam Chcesz to posłuchać, Jaki to klimat? W głowie miałem film My lepsze niż w kinach, Łap życie garszą, bo życie to chwila Akurat przed oczami mi się przebija To co już było nasze się mija Piątkowe szaleństwo za odrobiną chemii Bierz to kurwa prędko i chowaj do kieszeni A złe wspomnienia znowu we śnie, Znowu nad ranem budzą mnie Czemu to znowu mi się śni? że za zadraganie, pirania do krwi Ja chcę życia, nie picia Demony krzyczą mi dużo, haj dużo ćwaj walcze z nimi Antydepresanty budą, nie zapijam ich Bywał odwrotnie w ręce kielich Mój przyjaciel moim progiem czeka na mnie za plecam Skrada się za każdym rogiem śledzi mnie na każdym kroku, dzień noc Nie odpuszcza nawet na chwilę, z tego śmieją się debile Chlałem, czpałem, miałem wyjebane Nie patrzyłem w lustro, zaślepiony byłem w odgą, sam oszukiwałem siebie że się zmienię jutro, teraz żyję i nie piję Choć nagrywam na terapii, każdy z nas tu przeżył chwili. nie Jeden wróciłby do nałogu, w którym byłem, ale lepiej wygrę z nim Z nim ale lepiej wygrać z nim, z nim Tyle pięknych dni czeka na ciebie Ile jeszcze z nich? Tego nikt nie wie, nie marnuj ich Bo każdy z nich może być piękny, mówię ci Tyle pięknych dni czeka na ciebie Ile jeszcze z nich? Tego nikt nie wie, nie marnuj ich Bo każdy z nich może być piękny, mówię ci Mówię ci to, że to jest zło ja tam byłem w środku w miekle. Mówię Ci to ściągnie Cię na dno Twoją linię życia przed mnie Zauważysz jak nowy towarzysz Już za Tobą biegnie Mózg seł i i chcę pomarzyć, że mogło być tak pięknie Tyle, tyle mi, dni Tyle, tyle mi, dni na Ciebie Tyle, tyle mi. dni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 do <laughs>